Prawdopodobnie w związku z brakami kierowców zawodowych znacznie ostatnio obniżono normy słuchu dla tej grupy zawodowej. Według mnie jest to również ukłon w stronę środowisk osób głuchych i niedosłyszących. I teraz w praktyce głuchy może jeździć ciężarówką, a niedosłyszący autobusem, chociaż parę lat temu nawet nikt o tym nie mógł marzyć, a co dopiero ty, jeżeli jesteś taką osobą i przeczytam Ci stosowny przepis ustawy jest to taki artykuł 3a Całkowity lub częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami, ani przesłanką do jego cofnięcia z wyjątkiem. Po pierwsze, uzyskania prawa jazdy kategorii D lub D1, czyli autobusy i yy, wniosek z tego prosty, że całkowicie głuchy autobusem jeździć nie może, czyli jak jesteś taką osobą, która nie słyszy w ogóle, no, prawo jazdy na autobus nie zrobisz. Po drugie, Uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata, czyli osoba głucha może jeździć ciężarówką jedynie pod warunkiem jakiegoś takiego co najmniej dwuletniego stażu na osobówkach, no aby po prostu nabrała jakieś praktyki. No i po trzecie, cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości 1 metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych. I chodzi tutaj o cały rok od okresu tego zdarzenia, czyli może się zdarzyć, że nagle ogłuchniesz, nagle ten słuch stracisz i masz wtedy rok na dojście do siebie, abyś spełniał tą normę jednego metra. Ile to jest jeden metr? Przyszykowałem sobie metrówkę Jest to właśnie tyle, ile w praktyce jest do mojej kamery. Aby kierowcy autobusów z niedosłuchem mogli jeździć, szybciutko wprowadzono definicję częściowego ubytku słuchu. I tenże częściowy ubytek słuchu, o którym mowa w artykule 3 ustępie 3a ustawy z dnia 3 stycznia, a w zasadzie 5 stycznia 2011, o kierujących pojazdami, stwierdza się, jeżeli przeprowadzone badanie lekarskie potwierdzi upośledzenie słuchu, uniemożliwiające rozumienie mowy wymawianej szeptem z odległości 1 metra. Czyli pamiętasz ten jeden metr, odległości 1 metra i mniejszej w uchu lepiej słyszącym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu y, słuchowego. Czyli tłumacząc to na polski, jeżeli rozumiesz mowę, y, jeżeli rozumiesz, co się do ciebie mówi z odległości ponad 1 metra, to według tej definicji nie masz tego częściowego ubytku słuchu. No, reasumując to wszystko, pewnie zauważyłeś, że normy nie są zbyt wygórowane. Jeżeli jesteś taką osobą, masz spore szanse na przejście badań lekarskich, co kiedyś było w ogóle niemożliwe. I pewnie teraz jest większym problemem dla Ciebie zaliczenie kursu oraz zdanie egzaminu na to zawodowe prawo jazdy, ale generalnie to temat na inne wideo. Z doświadczenia wiem, że osobom głuchym lub niedosłyszącym ciężko jest nawet przejść egzaminy na kategorię B. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia na temat tego wideo, zrób to w komentarzu poniżej. Szczególnie kontrowersyjny temat czy osoby całkowicie głuche, powinny mieć pozwolenie do prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii C, czyli ciężarówek. Widzę tutaj taką ostrożność ustawodawcy, że jednak na wożenie ludzi autobusami osobom całkowicie głuchym się nie zgodził. Możesz oczywiście zasubskrybować mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzeć kolejny filmik z szeroko pojętych badań kierowców.